Zapytanie o jednooczność oraz y, prawo jazdy kategorii B na samochód służbowy. Witam serdecznie. Mam takie pytanie, czy będąc osobą niewidzącą na jedno oko od dzieciństwa mogę się starać o pracę jako kierowca kategorii B na busa dostawczego do 3,5 tony. Tak jak już napisałem, moją wadą jest głębokie niedowidzenie oka czyli nie widzę na to oko w ogóle. Y, według informacji od lekarza mam wpisane oko lewe bez poczucia światła i chciałbym się dowiedzieć czy to wyklucza mnie ze starania się o pracę jako kierowca kategorii B. Dodam, że posiadam już taki dokument na prawo jazdy kategorii B, ale jako amatorskie. Jeżdżę autem na co dzień, nie mam jakiegokolwiek z tym problemu. Prawo jazdy wyrabiałem w 2002 roku i miałem przez te wszystkie lata tylko jedną stłuczkę oraz przechodziłem badania w WOMP-ie po zatrzymaniu mi uprawnień, które to lekarze orzecznicy zwrócili mi bez zastrzeżeń. Byłbym wdzięczny za udzielenie mi jakichkolwiek informacji związanych z tym zapytaniem. Z góry dziękuję i serdecznie pozdrawiam. No, sprawa jest tutaj zdecydowanie prosta. Jeżeli już przeszedłeś kiedyś badania w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy, nawet z innego powodu, domyślam się, że tutaj być może chodziło o jakiś alkohol, to możesz spokojnie starać się o pracę jako kierowca busa kategorii B. Naprawdę badania w WOMPie są bardzo wymagające i nie sądzę, żeby tam zrobili jakąś fuszerkę. W tej chwili, przynajmniej na rok 2019 widzenie stereoskopowe, przestrzenne, czyli obłoczne, nie jest warunkiem koniecznym nawet dla kategorii C, czyli ciężarówki, a co dopiero tam na jakiegoś busa kategorii B. Także można spokojnie się starać i wydaje mi się, że duże szanse są na pomyślne przejście tych badań do pracy. Natomiast zdać sobie sprawę musisz z jednego, że no, ocena przez internet jest oceną przez internet. Dopiero lekarz po badaniu i prawdopodobnie po ocenie okulistycznej tego przypadku podejmuje jakąś ostateczną decyzję. Także, moje wskazówki traktuj tam, jakby to powiedzieć, jako krok w dobrym kierunku, a nie jako końcową decyzję yy, wiążącą dla lekarza, który Cię będzie badał. On Cię będzie badał, ja tylko, że tak powiem, opisuję przypadek. Także, na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu z Wrocławia oczywiście. Jeżeli chcesz obejrzeć mój kolejny filmik, oczywiście kliknij w ten kwadracik, który się pojawił, a w zasadzie prostokącik. Jeżeli chcesz zasubskrybować mój kanał i dostać podobny materiał to serdecznie cię zapraszam w kliknięcie w, ten, w to kółeczko.